Kochane dzieci, 2 kwietnia na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Książka towarzyszy nam od narodzin, no może trochę później. Z niej czerpiemy wiedzę, zabawę i inspirację. To dzięki niej poznajemy świat, również świat dziecięcych marzeń i dziecięcych bajek. Mam nadzieję, że w Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, ale nie tylko, będziemy wszyscy razem czytać naszym dzieciom,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 Wszystko w szafach poprzewracał, maca szlafrok, palto maca. Skandal krzyczy, niedowiary, ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, parska, sapie. Szuka w piecu i w kominie, w mysiej dziurze i w pianinie. Już podłoga chce odrywać, już policja zaczął wzywać, nagle zerknął do lusterka, nie chce wierzyć, znowu zerka, znalazł, okazało się, że ma je na własnym nosie.